Ua! Hej, cześć! Pokażę Wam najlepszą piacę na świecie. Zapraszam na wycieczkę po Instytucie Informatyki. Dzień dobry, studenci. Dzień dobry. Uczę studentów różnych skrótów. Mam tutaj nawet swój pokój! Mamy kontakt z nowymi technologiami. Prowadzą również wykłady dla pełnych sal. Tworzymy również kreatywne projekty i rozwiązujemy trudne problemy świata. Mam super studentów. Posiadamy także pijanie wody smakowej, ciepłej, zimnej oraz gazowanej. I wiecie co? Nie zamieniłbym tej pracy na żadną inną.